Wróżby live z kart Lenormanda lub Tarota. Witam serdecznie, kochani Państwo. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i bardzo, bardzo Was serdecznie witam. Kochani, jak zwykle w weekend oferuję Wam pytania do kart, tak, o, bez przyczyny. Po prostu chcemy sobie spędzić wspólnie wieczorny, jesienny czas z kartami. Kochane. I kochani, mam nadzieję, że są też mężczyźni. Kupujcie znaczki. Są znaczki różnej ceny. Te znaczki znajdziecie pod naszym live. Witam, kochana Bibi. Mam nadzieję, że jesteś i że będziesz też y, tłumaczyła reguły. Więc, kochani, nasze wróżby są małe, średnie lub duże, w zależności od ceny znaczka. Nie wszystkie ceny znaczka są równe. Do 10 zł to są wróżby małe. Z trzech kart odpowiedź tak lub nie. Średnia wróżba to jest yy, wróżba do 20 zł włącznie z sześciu kart. Tutaj odpowiem już troszeczkę, być może głębiej. I duża wróżba jest to wróżba ponad 20 złotych z 9 kart. I tu już się w głębię. Problem, Ale oczywiście w zależności od ceny znaczka, kochani moi, więc zapraszam do kupowania znaczka. Bibi mi pomoże segregować kolejkę, kolejność, by po prostu było tutaj wszystko jasne, kochani. Napiszcie mi króciutkie pytania. Czy Piotr mnie kocha? Czy zobaczę? Czy spotkam na przykład Piotra? Czy spotkam Piotra? Czy Piotr mnie zdradza? Czy Piotr ma inną? Proste zdania, żadnych opisów, żadnych stan długośnych z przecinkami, ponieważ i tak tego nie czytam. Dobrze, moi kochani, więc zaczynamy. Proszę, Bibi, jest już jakiś znaczek? Dzisiaj Bibi jest na czacie. Ostatnio musiałam sama się tu przedzierać przez Wasze pytania. Natomiast już dzisiaj mam pomoc, także super. Czekamy na zagadnienia, dobrze. Czekamy, proszę króciutkie pytania zadawać, konkretne. Tak, jakie karty? Czy, Magdziu, chcesz Tarota, czy chcesz Lenormanda? Możecie sobie wybrać, prawda? Jakie wolicie po prostu? Może macie jakieś ulubione? Ja sobie naszykowałam tutaj już... Teraz sobie naszykuję jeszcze jedną talię. Trzy talie mam. Marta, co myśli Mariusz? Lenormand, dobrze. Co myśli Mariusz? Ale mała, duża i średnia. Jeszcze raz, proszę. Co myśli Mariusz? Lenormand. Mała, duża i średnia? Dobrze. Dobrze, poczekam. Dobrze, proszę pytanie konkretne. Jeśli nie, to bierzemy tą drugą osobę. Jeśli jest pytanie drugiej osoby, Mała, czy Sławek odezwie się do Magdy? M. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Mała. M. Czy Sławek odezwie się do Magdy? Cześć, Magdusiu. Dobrze. Mała Lenormand, tak? Dobra. No, no ja już wróżę z Lenormanda. Ok. Nie możemy tak długo czekać, oczywiście, bo to jest nasz drogocenny czas, więc... I jest weekend, więc jest dużo spraw różnych. Dobra. Biorę Lenormanda i lecimy. Czyli Mała czy Sławek odezwie się do Magdy? Bo ten wybór kart to już jest taki larytasik dla Was, co nie? A jeśli nie ma już tego sprecyzowanego szybko, to po prostu, Bibiaczku, robimy tak jak wiesz, uważamy, nie? Bo nie będziemy przecież czekać ciągle, nie? O, już mi wypadła jakaś karta. Czy Sławek odezwie się do Magdy? O, tutaj jest jakaś karta fałszu, kłamstwa. Dobrze. Tak, odezwie się. Odezwie się. Odpowiedź tak. Dobrze, zapraszam następny znaczek. Mała wróżba z trzech kart do 10 zł. No to to jest pra, w zależności, jaką cenę płacicie, tak? To jest 5 zł, czy 7 zł, czy 9 zł. To jest 1 euro, 1,5 euro, 2 euro. To jest tylko odpowiedź: tak lub nie. Tak zmienimy sobie tutaj regulamin. Kto chce obszerniejszego opisu, to proszę duże wróżby zamawiać. Dobrze, następny znaczek. E, czy Mariusz... E, nie widzę, kochanie. Jeszcze raz, Bibiaczku. Jeszcze raz proszę mi e, pytanie zadać. Czy nowa relacja, jaką mam... To jest za długie pytanie. Proszę skrócić pytanie. Ja nie będę czytać takich długich. Proszę skrócić pytanie. Czy Mariusz pójdzie na wesele z Magdą? No to jest tak samo znowu. Czy Mariusz pójdzie na wesele z Magdą? Mała, dobrze. Czy Mariusz, mała, ok. Czy Mariusz pójdzie na wesele z Magdą? Ok. To jest mała, ok, dobrze. I proszę tamte pytania ukrócić, bo za długie, nie będę tego czytać, więc musicie skrócić to bez żadnych który, które, czyli takie opisy mi niepotrzebne w ogóle, bo to za skomplikowane dla kart, tylko krótkie, tak jak tu Magda zadaje, Magda już wie, bo Magda jest już stałym gościem, Magda już wie jak formułować, tylko kwit esencje pytania. Czy Mariusz pójdzie na wesele? Czy Mariusz o mnie myśli? Czy Mariusz zdradza? Czy Mariusz ma inną? Kwit esencja pytania. Czy Mariusz pójdzie z Magdą na wesele? Czy Mariusz pójdzie z Magdą na wesele? Czy Mariusz pójdzie z Magdą na wesele? Powiedzcie, kochane karty.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 Żonę, czy kochankę, czy jakąś partnerkę, i mamy wieże. Czyli może być kłótnia nawet o to, nie pójdzie. Dobrze, na następny znaczek, zapraszamy. Króciutko, zwięźle y, sformułowane, proszę. Y, Lenormand, y, średnia. Czy y, Mariusz myśli o Marcie? Ok, średnia, Lenormand. Czy. Mariusz, Mariusz, czy Mariusz myśli o Marcie? Dobrze, czy Mariusz myśli o Marcie? Dobrze, średnia Lenormand, ok. Czy, czy myśli o Marcie, czy co myśli o Marcie, Bibajaczku? Bibiaczku, czy Mariusz myśli o Marcie, czy co myśli o Marcie? Bo czy i co to jest co innego, prawda? Proszę mi jeszcze raz powiedzieć, napisać. Co myśli? Aha, dobrze, co myśli, czyli to ważne. Bo właśnie tak się zastanowiłam teraz. Czyli co myśli, co Mariusz myśli o Marcie? Dobrze, bo to bardzo ważne jest, żeby precyz, żebym wiedziała, nie? Precyzyjnie, bo co, a czy to jest właśnie, co myśli, no to jest bardziej dokładne. Średnia, ok. Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Powiedzcie, kochane karty. Co Mariusz hmm. myśli o Marcie? Powiedzcie, kochane karty, co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Powiedzcie, kochane karty, co Mariusz myśli o Marcie? Powiedzcie, kochane karty, co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie? Co Mariusz myśli o Marcie, kochane karty? Co myśli Mariusz o Marcie? Powiedzcie, kochane karty. No tutaj, y, moja droga, jest jakiś fałsz, który nam już wychodzi drugi raz, albo nie, nie tylko drugi raz, ponieważ co tydzień mamy już taki troszeczkę ym, Mariusz, tutaj jest jakiś fałsz, jakiś egoistyczny, czy fałszywy przebiegły, czy chce coś tylko wykorzystać, czy nie jest szczery, nie mówi prawdy. Lis. Lis jest fałsz lub zdrada. Tak? No na pewno jakaś nieszczerość. Ale co myśli Mariusz o Marcie, czyli być może on myśli o Tobie wręcz, że Ty jesteś nieszczera w tym wszystkim. Na szczęściu jest drzmija. Myślę, że na szczęściu jest albo skomplikowanie problem, albo jakieś zawiłości, zakrętasy, z których nie można wyjść problemy, problematyczność. Albo jakaś inna kobieta, która zatruwa sytuację. Na pewno na szczęściu Waszym, na, na, na, na po prostu na pozytywności tej relacji są tutaj wielkie problemy, komplikacje. On myśli, żeby z tego wyjść, żeby sprawy się potoczyły dobrze, ponieważ mamy Bociana. Bocian ma przynieść dobre, y, perspektywicznie dobry roz, rozwój spraw, tak? Myśli o tobie, tęskni, ma nadzieję, że się wszystkie sprawy wyjaśnią. Jest sprawa nadziei, tak? Jest tutaj karta nadziei, czyli ma nadzieję, że się wszystko wyjaśni, że nadejdzie stabilność w tej relacji lub że się spotkacie może gdzieś w domu. I że będzie nowy początek. Mamy dziecko, nowy początek. Także myśli tutaj na pewno wieczorami, wieczorową porą lub myśli tutaj ukradkiem o tym, by wyjaśnić jakoś sprawy z Tobą, czyli jest nadzieja. Ale być może myśli, że Ty go zdradzasz, że Ty go oszukujesz, że Ty go kłamiesz. Znaczy jest albo to Twoja silna energia, albo on ma w tą energię. W każdym razie jest między Wami jakaś nieszczerość i fałsz. I on o tym też myśli. Dziękuję serdecznie. I następna karta, proszę. Następny znaczek chciałam oczywiście powiedzieć, Bibiaczku. Mhm. Tarot, średnia. Co czeka Martę do miesiąca? Dobrze. Co czeka Martę, tak? Martę teraz. Martę, dobrze. Martę, bo Marto, o cześć Martusiu. Bo mamy Martę i Magdę. Co czeka Martę do... Aha, mamy Martę, Martę, Magdę do miesiąca czasu. Dobrze. I to była średnia tarot. Tak, Marta, okej. Okay. Ogólnie. Dobrze. I to był tarot, prawda? Tarot średnia. Dobrze, więc zobaczmy sobie teraz w tarocie, co pokaże nam tarot. Mhm, dobrze. Dziękuję, Bibiaczku. Em, dobrze. Średnia. Mhm. Co czeka Martę do miesiąca? Dobrze, Martuś. Powiedzcie karty, co czeka Martę do miesiąca? Co czeka Martę do miesiąca? Powiedzcie karty, co czeka Martę do miesiąca? Co czeka Martę do miesiąca? Co czeka Martę do miesiąca? Powiedzcie karty. Co czeka Martę? Co czeka Martę? Co czeka Martę do miesiąca? Powiedzcie, kochane karty, co czeka Martę do miesiąca? Powiedzcie, kochane karty, co czeka Martę do miesiąca? Co czeka Martę do miesiąca? Co czeka Martę do miesiąca? Wow! Co czeka Martę do miesiąca? No, jakieś obciążenie tu, kochana. Yy, nie wiem, jakichś dwóch mężczyzn mi się pokazuje koło Ciebie. Dwóch mężczyzn, król, yy, król, już Ci pokazuję, król yy, mieczy. Król mieczy to oczywiście ostra osoba, yy, mężczyzna spod znaku yy, wagi lub Byk. No, to jest miecz, przepraszam. Waga, bliźnia lub wodnik. Waga, bliźniak lub wodnik. To jest taki mężczyzna, ostry. W głowie siedzący, czyli intelektualista, który wszystko musi przeanalizować, który odcina wszystko, co mu nie służy. I mamy również króla kielichów, czyli być może masz jakiś romans tutaj z kimś. No, i mamy trójkąt, czyli myślę, że jest jakiś trójkąt, bo tutaj jest dwóch facetów i ty i dra, dwa, trzy kielichy przy tym, czyli jakiś romans w trójce, trójkąt. Musisz sobie sprawy przemyśleć, czego Ty chcesz, kochana. Którego faceta chcesz? Ostrego intelektualisty, który czasem bywa zimny, ostry? Czy chcesz tego kochanka, który jest tutaj romantyczny, wylewny i bardzo emocjonalny? tak? Czyli musisz tej wybrać, bo jest zastanowienie w spokoju, w ciszy i odcięcie wszystkiego mieczami, co, wam, co tobie nie służy. Natomiast w spokoju, w samotności, w izolacji, zastanowienie się nad sprawami i nad tym, czego ty chcesz. Masz sama ze sobą się zastanowić i podjąć decyzję. Natomiast tutaj jest jakaś, nie wiem, wybuchnie jakaś awantura, czy wybuchnie coś, czy rozwalą się jakieś stare struktury lub się rozejdziesz, rozstaniesz, czas z drzwiami, pójdziesz, będziesz miała dosyć, tutaj się jakieś stare struktury po prostu burzą i będzie wielka transformacja, chodzi tutaj o ten trójkąt myślę i tutaj e, nie wiem, jeśli pytasz o pracę, o finanse to ważna jest e, współpraca z innymi, by, by, was, by Ciebie podziwiali, docenili zauważyli po prostu w zespole. No a jeśli pytasz o emocje, to ogólnie i praca, i emocje, i ten trójkąt emocjonalny, i tych dwóch mężczyzn, nie wiesz kogo wybrać w najbliższym czasie, chcesz się zdecydować, nie wiesz na co, musisz się zastanowić, to wszystko cię przeciążać będzie i będziesz miała dosyć. Dziesięć buław, które dźwigasz, są balastem, są tutaj y, kamieniem u nogi, który... Dźwigasz, borykasz się pod ich ciężarem. Także nie będzie łatwo w następnym miesiącu. Musisz się zdecydować, odsunąć, odpocząć i zastanowić, czego naprawdę chcesz na poziomie głowy, a nie serca, emocji hormonów. Tylko zastanowić się, czego Ty właściwie chcesz, którego faceta pragniesz, z którym, z którym widzisz potencjał na stały związek lub na szczęście dla Ciebie. I tak musisz tutaj wybrać i musisz te stare struktury tutaj zaniechać, zburzyć, by nastąpiło coś nowego. Dziękuję, kochana Marto i zapraszam na następny znaczek. Zapraszam serdecznie. Napisz mi, Martuś, czy chodzi o dwóch mężczyzn, czy chodzi o jakiś trójkąt Tutaj w Twoim przypadku. Napisz, Martusiu. Czy chodzi tu o trójkąt, Martuś? Mhm. No jakiś drugi się tu może przypałętać. Albo jakiś drugi ma Ciebie już na oku. Może chodzi o eksmęża. No jeśli on się od Ciebie ubiega, czy, czy, czy stara, czy, czy Cię obserwuje gdzieś... Yy, rozumiesz, to może jest on tutaj uczuciowo do Ciebie zbliżony, jeśli Ciebie gdzieś tam śledzi, nie? Czy w jakichś netzwerkach, yy, w internecie i tak dalej, może gdzieś Ciebie tam podpatruje, kochana. Bo jakiś jest facet inny. Jakiś jest. Mariusz jest bliźniakiem. Mariusz jest bliźniakiem, czyli to byłby, kochana Mariusz, y, tym królem mieczy. Królem mieczy, czyli żywiołem powietrza. To byłby właśnie Mariusz. A ten drugi facet, król kielichów, no to jakiś, nie wiem, tutaj romansowy facet. Może poznasz kogoś. No dobrze, następne pytanie. Następny znaczek, Bibiaczku. Proszę, czekam na kolejne pytania. M-tarot, czyli mała tarot. Czy Joanna będzie w związku z Kamilem? Czy Joanna będzie w związku z Kamilem? Dobrze, cześć Joasiu, witam Cię serdecznie. Tarot, ok, tarot wzięłaś, dobra. Czy Joanna będzie w związku z Kamilem? Dobrze, zobaczmy, czy Joanna będzie w związku z Kamilem. Powiedzcie karty, czy Joanna będzie w związku z Kamilem.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 Czy JoAnna będzie w związku z Kamilem? On ma lęk przed y, zranieniem, przed jakimś nowym, y, nie wiem, czy kłótnią, sprzeczką, zranieniem, problemami, ale będzie się starał. On będzie się starał, bo tu mamy powrót. Czyli tak może się jeszcze on tutaj zgłosić i będzie się na pewno starał. Jest szansa, że tak, ale na razie jest boi się, jest zablokowany. Dziękuję. Następny znaczek proszę. Blokady mi wyszło, Kamila, straszne. Lęk, blokady. Basun. Znaczka, aha. Dobrze. Proszę, yy, Bibiaczku, jeśli mamy jakiegoś yy, znaczka i... Przepraszam, jeśli mamy jakiś znaczek. Yy, Ania, dobrze. Ania nasza, dobrze. Ania wysłała... Dobrze. Dobrze. Tak, tak. Dobrze. No to dwa średnie jej zrobimy. Dobrze. Dobrze, kochana. Tak zrobimy, sekretarko moja. Oki. Okay. Dobra, pisz pytania szybciutko i króciutko. Szybciutko i króciutko. <grych> Chodzi o Karla, to już wiem. Ania plus Kar, także nie musisz mi pisać imion. Mam tutaj te imionka. Tylko pytanie, proszę. Czy Karlo obserwuje Anię w internecie? Aha, dobrze. Czy Karlo obserwuje Anię? W internecie. Dobra. Czy Karlo obserwuje Anię? Dobra, robimy. Aniuś, skup się, kochana. Yy, zaraz, zrobimy tarotem. Tarot powiedziała, Bijaczku. No, nieważne, to już robimy tarotem. To będzie dokładniejsze. Aha, dobra. Dobra, to robimy już tarotem, kochana. Czy Karlo obserwuje Anię w internecie? Czy Karlo obserwuje Anię w internecie? Czy Karlo...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 Czy Karlo obserwuje Anię w internecie? On tutaj ma swoje sprawy na razie związane Aniu z rodziną jego, czy z rozwodem, czy z problemami jakimiś, bo jest tutaj on, yy, znaczy on mi się pokazuje jako król buław, król buław, osoba narcystyczna, taka troszkę Y, powiedzmy sobie zapatrzona w siebie mężczyzna taki zapatrzony w siebie narcystyczny, seksualnie widzę tutaj bardzo jakiś aktywny, ale jest załamany jest przeciążony, y, ma różne takie, nie wiem, smutki, problemy y, przeciążenia, depresje czy y, rozczarowanie. Y, chodzi tu o sprawy rodzinne i finansowe czyli y, w jego głowie jest jakby zamęt Ponieważ ma dużo problemów, tutaj widzę yy, yy, na tle swojego małżeństwa, czy rodziny, czy rozwodu, czy rodziny, która mu się rozpada, i finansów. I tutaj ma dużo spraw do załatwienia. Yy, również ma do podjęcia różne decyzje. Nie widzę, kochana, żeby Ciebie podglądał. Nie widzę tego, żeby Ciebie podglądał, ponieważ jest załamany, czy zdruzgotany, rozżalony, smutny depresyjny, swoimi problemami się zajmuje i ma bardzo dużo tutaj spraw do załatwienia, dużo akcji, dużo y, widzę problemów być może i musi się zdecydować on na jakiś konkretny krok, żeby dalej sprawy jego potoczyły się dobrze. I jakby tutaj on jest pełen żalu y, nad tym, że się jego czy małżeństwo psuje, czy czy właśnie jakieś ma problemy związane z małżeństwem i finansami, jest pełen żalu, rozczarowania, ma po prostu taki, nie wiem, jakiś, jakiś bardzo duży widzę smutek w sobie i nie może się z tym na razie uporać. Więc nie podgląda Ciebie w internecie. Nie widzę tego, Aniu. Dobrze, następne pytanie. Ani? Proszę, drugie pytanie, Ani. Tak, tak, ma dużo problemów. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Nein. Proszę, bibiaczku, jeszcze Ani, dobrze? Proszę Ani jeszcze na razie. Ani pytanie zadamy pierwsze, ponieważ miała dwa, tak? Ania. Czy. Średnia tarot, dobrze. Czy Karlo jest. Jeszcze raz. Czy Karlo jest zakochany w Ani? Aha, czy Karlo. Jest zakochany. O, jakie fajne pytania macie dzisiaj, zakochany w Ani. Bardzo ładne pytania, wiecie? Takie jakieś jeszcze inne, prawda? Nie zawsze są te same, widzę. Są bardzo rozmaite Wasze pytania, kochane. Jesteście kreatywne bardzo, jeśli chodzi o pytania. Dobrze, zobaczmy. tarota. Trzy Karlo jest zakochany w Ani. Czy Karlo jest zakochany w Ani? Czy Karlo jest zakochany w Ani? Powiedzcie Karty, czy Karlo jest zakochany w Ani? Powiedzcie, kochane karty, czy Karlo jest zakochany w Ani? Czy Karlo jest zakochany w Ani? Powiedzcie, kochane karty, czy Karlo jest zakochany w Ani? Czy Karlo jest zakochany w Ani? Czy Karlo jest zakochany w Ani? Czy Karlo jest zakochany w Ani? Dobrze. Tutaj mamy już... Yy, o, głupiec wyszedł nam. Yy, na pewno yy, jeśli jest jakiś zapaczony, jeśli mu się podobasz Aniu, to jest to miłość bardzo głupawa i powierzchowna. Karta głupca. Szuka tylko raczej przygody, a nie stałego związku z Tobą. To Ci już mogę powiedzieć, ponieważ karta głupca, yy, błazna, jest to mężczyzna, który nie planuje absolutnie nic na długo, nie ma żadnych konkretnych, poważnych, długotrwałych planów, tylko bierze sobie chwilę lekko. Żyje przygodą, żyje tu i teraz, żyje chwilą obecną, hej, przygoda lubi przygody, również te miłosne, romansowe, jest osobą, który absolutnie nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa i zachowanie. A ta karta mi się nawet odwróciła, zobacz, odwróciła mi się ona na Natalii. Czyli on jako głupiec, jako błazen, jako nar, czy nar to chyba po niemiecku, więc chodzi o to, że jako błazen, głupiec, nie bierze spraw oczywiście na... Serio, bardziej seksualnie mi się tutaj on pokazuje, tak? Z taką, wewro, jak to się mówi, weną seks, znaczy we, weną energią seksualną. Dobrze, ale pytanie było, kochanie, czy Karl jest zakochany w Ani? Tak? Więc tu, kochana, y, jest zdrada, jest to y, też karta oszusta, kłamcy, zdra, zdrada. Mężczyzny, który ucieka przed odpowiedzialnością, ucieka przed planami jakimiś poważnymi, ucieka przed rozmową, przed odpowiedzialnością za Wasz związek. Owszem, romans, romans jest, a z, a z kielichów jest romantyczny, jest szansa na romans, na flirt, na aferę, na randki, na, na romantyczność, ale tylko taki skok w bok na zasadzie zdrady lub nawet może zdradza, nie wiem, jakąś swoją partnerkę, czy oszukuje Ciebie wręcz yy, w jakimś aspekcie. Nie widzi szansy tutaj yy, na poważny związek, jest jakiś załamany, zatroskany, nie wiem, nie widzi szansy z Tobą na relację trwałą i tutaj... Yy, on musi najpierw w swoim życiu mieć jakąś wielką transformację po jakichś załamaniach, czy po jakimś, jakichś zmianach. Na przykład ta wieża może mówić o rozwodzie, jeśli on jest w trakcie rozwodu, kochana Aniu, to muszą nastąpić po tym rozwodzie, jak to się y, za, wszystko rozwali, ten, te, te, te jego y, dotychczasowe małżeństwo, po rozwodzie dopiero on będzie tutaj przechodził jakieś transformacje, jakieś zmiany w swoim życiu, być może nowa faza w jego życiu nastąpi, tak? I wtedy być może on się będzie mógł bardziej tutaj zastanowić i wziąć tą szansę, którą Ty jesteś, Aniu, i Twoja miłość do niego i Twój związek będzie mógł dostrzec w ogóle, bo na razie on siedzi załamany, widzisz? Siedzi on, kar e, pasywny, nic nie robi w Twoim kierunku, załamany i tutaj, kochanie, nie widzi Ciebie, czyli nie widzi tej szansy Którą Ty mu podsuwasz pod nos Że Ty jesteś, go kochasz i chcesz z nim być On tego nie dostrzega, jest pasywny On na razie ma tutaj Inne ważne struktury Które mu się powinny na razie Zburzyć, wyjaśnić um, I dopiero zacznie w tej coś nowego, ale na razie Nie widzę, żeby był zakochany Tylko ewentualnie chce flirtować Chce flirtować, chce afery Przyjaźni plus, seksu i Ty wiesz o tym po części, bo Ty masz intuicję, że on coś nie do końca tutaj jest jeszcze gotowy na relację z Tobą. Ty to, ty to czujesz, Ty to wiesz, Ty to widzisz, Ty to po prostu przeczuwasz, że on jeszcze nie jest gotowy, jeszcze nie. Dobrze, dziękuję. Zakochany, jeśli jest to tylko na zasadzie przygody, flirtu, romansu, seksu, afery, yy, czegoś bardzo powierzchownego. Dobrze, dziękuję Aniusiu i zapraszam kolejną kochaną e, słuchaczkę lub słuchacza. Jeśli są mężczyźni tutaj, bardzo, bardzo Was zapraszam. Kochani, szybciutko kupujcie znaczki. Chcemy tutaj, żeby jakiś mężczyzna nam przyszedł, prawda? Dobrze. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Duża, aha. Duża, ale nie wiem, duża tarot, aha. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Ok. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Sobie zapisuję to wasze pytanie każdy, dlatego tak tutaj to powtarzam powolutku. Tarot. Ok. Tarot. Przyszłość relacji, jaka jest przyszłość relacji Joanny z Kamilem? Powiedzcie, kochane karty Tarota, jaka jest przyszłość relacji Joanny z Kamilem? Pokażcie, przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Pokażcie, przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Pokażcie, kochane karty, przyszłość relacji. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Poczekajcie, bo się mi to już jakaś karta odwróciła. Dobra. Wow. Jaka karta mi się odwróciła, dziewczyny? Słuchajcie. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Pokażcie karty. Przyszłość relacji. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Pokażcie karty. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Pokażcie karty przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Pokażcie, kochane karty. Przyszłość relacji Joanny z Kamilem. Przyszłość relacji. Duża to jest, dlatego muszę więcej kart. Dobrze. No, osiem kielichów. Kurczę. Osiem kielichów, kochana, to... Yy, znaczy, Joasiu, kochana, muszę mówić to, co widzę, dobrze? To nie jest koncert życzeń, tak jak kiedyś w telewizji polskiej. Yy, dlatego mówię to, co widzę, bo karty, tak jak książka, z niej po prostu czytam. Więc karta ośmiu kielichów to karta rozstania, karta odejścia, karta yy, pożegnania się, karta ośmiu kielichów. Widzisz tutaj sama, kochanie? Zobacz, odchodzi, odwraca się plecami i odchodzi. Czy to on, czy to ty? Wszystko jedno, yy, bo to, to energie są zmienne w tych yy, kartach Tarota, więc... Któryś z Was lub nawet oboje macie po jakimś czasie, to jest, przypominam, wróżba na trzy miesiące, dosyć. I któryś z Was lub oboje bardzo boleśnie, bardzo Was to boli, tak, obciąża, ale postanowicie odejść. I jest... Jakby nie wiadomo, jak to się wszystko dalej potoczy, ponieważ będziecie oczywiście yy, z tego powodu smutni i, i, i rozczarowani. Ale osiem kielichów to odejście i zostawienie uczuć i emocji za sobą, ponieważ te emocje i uczucia Wam nie służą. Są dobre i złe strony tej relacji. Są sprawy jasne, ale są również sprawy niejasne w Waszej relacji, zakręcone i skomplikowane, nieklarowne. I to jest obciążające. Są sprawy, które są bardzo, bardzo transparentne, jasne, wiadome, piękne, ale są również sprawy w Waszej relacji, które są tajemnicą. I te obciążają Ciebie. Dlatego. W pewnym momencie, nie wiem, czy myślisz, czy rzeczywiście dojdzie do rozstania. To jest karta rozstania. I to rozstanie może nawet dojść do, jak osiem kielichów mówi, do ośmiu tygodni. Tak? Wtedy oczywiście będziesz, być może niepewna jutra, nie będziesz wiedziała, co z sobą zrobić i, i co dalej. Ale każde rozstanie jest właśnie jakieś w pewnym momencie ciężkie, natomiast yy, każde rozstanie jest również nowym początkiem. Nie zapominajmy o tym. Dobrze, więc zobaczymy, co dalej, ponieważ ta karta już mi zasugerowała tutaj bardzo bardzo ważną sprawę, ale przyszłość relacji Joanny z Kamilem. No tak, mam to samo, kochanie. Po pierwsze jest tutaj oszustwo, jest jakieś kłamstwo, jest jakaś ucieczka Kamila przed konkretnym planem z Tobą, przed wyjaśnieniem spraw, przed planem, przed obgadaniem planów na przyszłość, przed konkretną odpowiedzialnością za tą relację. Jest kłamstwo, jest nieodpowiedzialność, ucieczka, wymigiwanie się od poważnych rozmów. Jest to facet... Nie wiem, albo ślub ma, jest w małżeństwie, bo to jest karta kapłana duchownego, więc albo jest to facet, który ma żonę i ucieka dlatego tutaj od obietnic wszelakich jakichś planów z Tobą, jest może żonaty jeszcze, albo jest na, na pewno w jakimś związku, który jest oficjalny, tak? Nawet jeśli nie mają tam ślubu na kartce, to to, to nieważne jest, tylko, że jest oficjalny jakiś związek tutaj u Kamila. I jest to być może naiwne, bo tu jest karta słońca, owszem, ty masz nadzieję, chcesz, żeby to wszystko dobrze się potoczyło, ale być może jesteś troszeczkę naiwna, że to się szybciutko uda, ponieważ jest tu karta naiwności. Czyli to wszystko, że, że się uda, że on tak tutaj mówi, jak obiecuje, tak? czy tam nie wiem, czy coś obiecuje, ale być może masz tą nadzieję, że coś się tutaj wykluje, to jest być może naiwne ale Ty masz nadzieję, pomimo to masz nadzieję, że to się jeszcze wszystko wyklaruje i że on odejdzie od tej partnerki, czy tam żony. Tutaj jest szansa, przynajmniej Ty masz szansę na nowy początek z nim, że on odetnie te wszystkie swoje stare związki, stare, nie wiem, partnerkę, starą, starę, starą relację i że będzie z Tobą, ale on raczej jest tu nastawiony na flirt. Król, mamy króla y, kielichów. Czyli on raczej jest nastawiony na flirt, na seks, na romantyczny związek aferowy, romansowy. Yy, owszem, pełen emocji, romantyczności, uczuć, tak, yy, intymności, owszem, ale jest to tylko z jego strony próżne. On mi się pokazuje jako taki typ narcyza, typ mężczyzny, który tylko tu podboje chce, podbojów, jakby potwierdzenia swojej męskości, tak. Sam, sam, sam, sam ten podbój jakby flirt jak to się mówi romans, afera jego ekscytuje no i mamy tutaj w przyszłości kartę nędzy, czyli jakieś spustoszenie myślę, że on się boi, to są też jego lęki że on poprzez rozstanie ze swoją partnerką wszystko może stracić tutaj mamy bardzo silną kobietę, królową mieczy, to jest królowa powietrza, czyli powietrzny żywioł, czyli osoba z znaku bliźniąt, wagi i wodnika. Joasiu, napisz mi spod jakiego jesteś znaku zodiaku. Tutaj mamy czy jesteś kochana Asiu bliźniakiem, wagą lub wodnikiem? Napisz mi, bo jeśli ty nie jesteś to może być jego partnerka jakaś tutaj. I mamy kartę śmierci czyli koniec, koniec, finito, Joanna Baran, aha, Baran, czyli Ty jesteś Joanno Ogniem, żywiołem ognia, tak sobie muszę teraz przeanalizować, więc tutaj jest być może jego partnerka, Kamila partnerka, gdzie tu jest spustoszenie jakieś w ich relacji i tu jakiś koniec w ich relacji, jakieś odejście. Być może u nich jest też źle On też może chce odejść Lub ona go chce wyrzucić Czy nie wiem skończyć z nim Ponieważ może ym, tutaj ona Doświadczyła, że on ją zdradza Jest karta oszusta zdrady tak? Także mamy tutaj Być może ona zakończy z nim Bo tutaj on jest jeszcze w związku To na pewno mamy kapłana I y, tutaj on ma jakiś romans Czyli z tobą miałby romans Widzę no i ona może tutaj z nim zakończy, bo się coś może dowiedziała, bo tu mamy na poziomie głowy y, oszusta. Więc mogła się coś dowiedzieć i skończy tam się ta relacja i on odejdzie i wtedy być może tutaj y, zacznie z Tobą dopiero jakiś romans. A Asiu, spod jakiego znaku jest Kamil? Czy on jest pod znaku raka skorpiona lub ryby? Asiu, Kamil, czy to jest żywioł wody, czyli, czyli rak, skorpion, ryba? Też by mnie to interesowało. Bardzo. No tu jest jakiś koniec. Czy to koniec będzie właśnie z jego partnerką? Czy to koniec będzie u Was, bo Ty już nie wytrzymasz? No nie ma Joanny. Także tutaj mamy. Na razie mamy jego nieszczerość, to na pewno. Na razie mamy to, że on jest jeszcze w relacji. Na razie mamy to, że on szuka tutaj na boku romansów z tobą. I na razie mamy tu jakieś rozstanie. Teraz jest pytanie, jakie to jest rozstanie? Czy z jego właśnie tą było. Znaczy yy, teraźniejszą jeszcze partnerką. Czy tutaj z Tobą, ponieważ Ty tego już nie wytrzymasz. Dobrze, no dziękuję bardzo. Takie nam wyszły tutaj jakieś historie kart. Nie jest łatwa ta relacja. Widzę trójkąt na pewno. Relacje trójkowe są skomplikowane i bolesne, ponieważ facet nie może się zdecydować od kogo powinien odejść. Czy od swojej Oficjalnej partnerki czy od kochanki? Rozumiecie? I to jest męka. Mhm. Kochani, mamy jeszcze jakiś znaczek? Nie ma więcej znaczków? Nie ma, Bibiaczku, już? Bo tam jeszcze było jakieś pytanie, widziałam w międzyczasie, ale nie wiem, nie złapałam. Nie ma więcej. Jeszcze poczekajmy. No, widzę, Bibiaczku, już widzę, widzę, Bibiaczku. Poczekajmy jeszcze dwie minutki. Może ktoś jeszcze? Kochani, co tydzień będą te lajfiki, ale nie wiemy dokładnie, czy zawsze w piątek. Aha, czyli mamy pytania, ale bez znaczków, tak, Bibiaczku? Czyli tak sobie zadały tylko Panie pytanie, ale to trzeba ze znaczkiem. Obsługujemy tylko... Pytania, kochane słuchaczki, ze znaczkami. Znaczki są pod lajfikiem do kupienia. To jest symbolik dolarka. Tam trzeba kliknąć i kupić znaczek na małą wróżbę, średnią lub dużą. Więc kupcie znaczki i zadajcie wtedy pytanie. No, bo właśnie takich normalnych pytań bez znaczków nie obsługujemy. Bo wtedy byłoby to oczywiście nie fair. I tak mamy już trzy opcje, czego nie ma u innych wróżek. Yy, mamy trzy opcje w takiej yy, po prostu no, yy, ofercie, tak jak każdemu pasuje, prawda? Nie, nie każdy może czy tam musi yy, być zobligowany do kupna dużej wróżby. Baran, Joasiu, aha. Baran, no to znak ognisty, czyli ona jest baranem. Mhm. No a tutaj mi wyszła, a ty ty jesteś, y, ty jesteś... Mhm, ba, baran. Baran to... Mhm, to jest ogień. No, widzę tam jakieś turbulencje, Joasiu. Musisz sobie przesłuchać. Ten filmik będzie jutro na moim kanale. Dzisiaj się będzie ładował. I jutro będzie to sobie jeszcze raz to przesłuchaj, bo tam wyszło, na pewno wyszło jakieś rozstanie i teraz jest pytanie, jak on się zdecyduje, czy się rozstanie ze swoją partnerką, czy po prostu się rozstanie z Tobą lub Ty się rozstaniesz z nim, bo jest jakieś odejście, jakiś koniec, bo będziecie mieli już dość tego, dość tego trójkąta po prostu i takiego jego wymigiwania się przed odpowiedzialnym jakimś planem, przed decyzją. Kochani, wszyscy ci, którzy zadają pytania, tak jak mówi mi Bibiaczek, bez znaczków, prosimy, by zakupili znaczek, ponieważ wtedy zrealizujemy Wasze wszystkie pytania, chętnie. Naciśnijcie na dolarka pod, pod czacikiem i tam już będą instrukcje, dobrze? Jak to zrobić? W każdym razie, jeśli dzisiaj nie ma już znaczków, to zapraszamy Was za tydzień za tydzień, w piątek, sobotę lub niedzielę, w zależności jak y, pasuje nam. Mhm. Dziękujemy za udział, oczywiście. Wszystkich zapraszam Was na wróżby indywidualne, kochani. Mój e-mail, Bibijaczku, napisz, kochanie, w, w czacie mój e-mail. Loelia, orakel, małpa... Y google.com. Napisz, kochanie. E, Bibiaczku, napisz mój adres e-mailowy, dobrze, z mojego kanału. Zapraszam was na mój YouTube kanał, który jest codziennie aktywny. Robię codziennie dla was filmiki miłosne. Więc zapraszam was codziennie na mój YouTube i zapraszam was, moi kochani, e, na wróżby indywidualne napiszcie mi e-maila, ja Wam wyślę opcję wróżb i wtedy jedziemy. Wysyłacie mi zdjęcia, wysyłacie mi datę urodzenia, wysyłacie mi problem, wysyłacie mi pytania. Dobrze, także napisz mi, yy, yy, Bibiaczku, napisz mój i, adres e-mailowy, kochana. Mój adres e-mailowy napisz w czacie, ponieważ ja tej nie mam możliwości na razie. Zapraszam w takim razie na wróżby i do usłyszenia, kochani, już wkrótce na moim kanale i na wróżbach indywidualnych. I Biaczku, napisałaś e-maila, kochana? Loelia gmail.com. Napisz ten e-mail, żeby każdy sobie skopiował. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Do usłyszenia, mam nadzieję. Już wkrótce, kochani. I jutro zapraszam Was na lustro na moim kanale w sobotę.